Czy przed kursem na prawo jazdy, warto iść najpierw do okulisty, a później dopiero do lekarza uprawnionego, takiego jak ja Jak jesteś osobą jednooczną lub powiedzmy masz jakąś wadę wzroku i nie wiesz jaki będzie efekt końcowy. Zapytanie mojego widza Witam, chciałabym się zapytać o jednooczność, razem z moim chłopakiem chcielibyśmy iść na prawo jazdy kategorii B Niestety on od dzieciństwa nie widzi na jedno oko, dzięki czemu drugim okiem widzi dużo lepiej nawet lepiej niż ja, gdzie mam oboje zdrowych oczu. Tutaj widzę internautka trochę racjonalizuje sprawę, raczej tak nie jest, czy jeżeli pójdzie po zaświadczenie o braku przeciwwskazań i faktycznie wyjdzie mu jednooczność, to w tym przypadku będzie musiał pójść do okulisty, po okulary lub soserczewki, a później wrócić z powrotem do lekarza który wydaje zaświadczenie. Czy lepiej od razu iść do okulisty? Dodam, że nie za bardzo stać nas na tyle badań nie chcielibyśmy wiedzieć od razu czy chodzić po lekarzach, jaką mamy pewność, że w ogóle zostanie dopuszczony do kursu. Także z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Do zobaczenia. Niestety, nie mam na czole wypisany jasnowic, ale odpowiem jak umiem i lekarz uprawniony do badań kierowców, może sam zbadać wzrok u kandydata na kategorię A lub B prawa jazdy, także okulista mu na tym etapie nie jest potrzebny. Natomiast, może być, że będzie chciał tego okulistę, będzie chciał poszerzyć badania o tego specjalistę, to ma takie prawo i wierz mi, że Cię na pewno skieruje. Natomiast muszę Ci uczciwie powiedzieć, że jeżeli od razu przyjdziesz z wynikiem konsultacji okulistycznej i szczególnie, jak już masz dopasowane przez te okulistę szkła lub soczewki jakieś tam kontaktowe, czy coś innego ułatwi to lekarzowi pracę. Ja na przykład y, daję takim osobom jak najdłuższy okres ważności prawka, jaki jest tylko możliwy. Wiem, że taki kandydat dba o swój wzrok i na pewno tak będzie w przyszłości. On rozumie, że Trzeba tutaj widzieć wszystko za kierownicy samochodu. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli masz coś ciekawego do napisania, do zakomunikowania, to zrób to pod tym wideo. Jak wyglądała twoja wizyta u lekarza uprawnionego do badań kierowców, czy wymagał pójścia do okulisty? jak to wszystko się w twoim przypadku skończyło. Wierz mi, że jeżeli pójdziesz do lekarza uprawnionego do badań kierowców i będziesz bardzo słabo widział, nie będziesz lekarz ten wykryje wadę wzroku, to na pewno skieruje Cię do tego okulisty, abyś dobrał korekcję okularową, taką jak na przykład moja i niestety będziesz miał ograniczenie okulary lub szkła kontaktowe w prawie jazdy. Będzie to kod 01 06. Także do zobaczenia w moim kolejnym filmiku i jeszcze raz żegnę Cię Darek Kraśnicki z Wrocławia.